Cześć, z tej strony Michał. Przed nami Wielki to Test Napojów Roślinnych. Kupiłem w markecie 6 mlek ryżowych, 6 migdałowych. Zrobimy blind test, porozmawiamy o ich składzie. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wypadły te mleka, oglądajcie do końca. Zaczniemy od ocenienia składu poszczególnych mlek. To jest mleko Webridge, włoska marka, jeżeli dobrze kojarzę. Składniki. Woda źródlana, ryż włoski 17%, olej słonecznikowy, olej z krokosza barwierskiego, algi morskie, sól morska. Jest to mleko ekologiczne, czyli tutaj mamy 17% ryżu. Następne to jest mleko z Carrefoura. Skład, woda, ryż. 14% olej słonecznikowy, aromat naturalny, sól morska. Jest to też mleko ekologiczne, napój ekologiczny. Potem jest Pilos, jest to marka Lidla. Składniki, woda, 17% ryż, olej słonecznikowy, sól. Też jest to mleko ekologiczne. Potem mamy Isola Bio, też chyba włoska marka. Yy, składniki, baza ryżowa 90, praktycznie 9%, ona się składa z wody, ryżu 17%, olej słonecznikowy tłoczony na zimno, sól morska, jest to też napój ekologiczny, potem Alpro. Yy, składniki, woda, ryż 12%, olej słonecznikowy, fosforan triwapniowy, emulgator lecycyny rzepaku, sól morska, aromat, Stabilizator guma Gellan, witaminy ryboslawina B2, B12, D2, regulator kwasowości fosforany potasu. Yy, I to, jest nie, to nie jest produkt ekologiczny jako jedyny prawdopodobnie. Jeszcze mamy Natumi, chyba niemieckie yy, składniki woda, ryż 14%, olej słonecznikowy, sól morska. Okej, okay. jeżeli chodzi o składniki, to poza tym nieekologicznym mlekiem wszystkie są podobne. Najmocniejsze będzie prawdopodobnie było 1,17% jest to Webridge i chyba jeszcze to z Lidla też miało 17, więc tak naprawdę albo 17, albo 14%. Teraz zrobimy test na ślepo, nie wiem, mój asystent przygotował tutaj mleka, nie wiem, który jest gdzie. Niestety nie mieliśmy w domu sześciu takich samych szklanek i są różne. Eee, Okej, okay. układam moją za opaskę do spania i, i będę powoli próbować. I może zrobimy tak, że po, le le po lewej stronie będę odkładać te, które mi smakują bardziej. W prawo, tylko by do zlewu nie wpadło. Te, które mi smakują mniej, więc jest pierwsze to jest, czy? Tak? Hmm, okej. Okay. sobie na środek jako punkt odniesienia. Następne jest, to jest tutaj, tak? Oni mm -hmm. To mi bardziej smakuje od tego poprzedniego. Jest do, do, do, do, do, po lewej stronie, tak? Mm -hmm. Czy? Jeszcze bardziej. Jest, jest nie więcej tak? Czy? Mm -hmm. To jest kompletnie inne, ale też dobre, takie delikatniejsze, ale bardzo na, delikatne w smaku, takie. Dał na to jest drugie miejsce drugie miejsce gdzieś? Mniej więcej. Mm -hmm. Okej. Okay. No, kompletnie nie mój smak, bardzo słodkie takie. Nie, nie, nie smakuje mi. Okay. Dobrze kładę tak? Mm -hmm. I jeszcze dostałeś? Nie. Ostatnie? Mm -hmm. O, kompletnie. Och, no chyba się ułożyły akurat. W kolejności praktycznie. Jest, yy, dobra, wszystkie, wszystkie tak? Mhm. Dobra, zobaczymy. Yy, Okej. Okay. Jeżeli chodzi tak organoleptycznie, wszystkie są wyglądają podobnie, tylko jedno mleko jest żółte w ogóle zauważcie. To, które było takie neutralne w smaku, ale mi smakowało troszeczkę. Jeżeli chodzi o strukturę, tutaj delikatnie coś, tylko się może nie rozwarstwia, ale widać, ale wszystkie są dość mają jednorodną, homogeniczną, tak to się mówi, tak? Ok, jestem ciekawy co to jest za mleko w innym kolorze, być może to jest to z dość atrakcyjnym składem, ale dobra, jak to było? Tutaj są numerki od spodu, tak? Tak to jest? Nazwy. Nazwy, dobra, ja wylewam, żeby sprawdzić. Webrich na pierwszym miejscu w mojej ocenie. ale tak myślałem, to inne w zupełnie smaku to było z tym yy, ambitnym składem. Kurczę, bo to jak to, nie jest to nie co jest napisane. Do środka patrz. Do środka. A czekaj, bo to nie była iso, to jest Isola w takim razie, Isola trzecie. Do środka szklanki. Aha, do środka szklanki. Kerfur, Pilos, czyli Lidl, chyba tak? A ostatnie na, na tu. Nie, na tu mi to było dostrzeganie. Które to było? Nie, na tu mi to nie było, okej. Okay. Czyli ee, w mojej ocenie, ale to jest tylko moja ocena, najbardziej mi smakowało mleko bridge. Dość ciekawy smak miało to e, Alpro z, z najgorszym możliwym składem. I sola na trzecim miejscu, kerfur na czwartym, lidl na piątym i natumi najmniej smakowała, ale to jest tylko moja opinia. Teraz sprawdzimy napoje migdałowe. Zaczynamy od Webridge. Składniki: woda źródlana, pasta z włoskich migdałów 8%, cukier trzcinowy, jest to mleko ekologiczne 8%. Yy, tutaj mamy bazę migdałową praktycznie 97%, składającą się z wody źródlanej i 3% migdałów. Cukier z ściny cukrowej, mąka z nasion, owocu, chleba świętońskiego, czyli to jest pewnie karob, czyli 8 i 3, więc to jest prawie 3 razy mocniejsze. Potem mamy Alpro, to, które znaliśmy z dość ciekawego składu ryżowego i ono się składa z... woda, 2,3% migdałów, cukier fosforan triwapniowy, sól morska, stabilizatory, mączka chleba święteńskiego, guma G Gellan, emulgator, lecycyny słonecznika, witaminy, ryboflavina, B2, B12E, D2, naturalny aromat. Więc skład jak zwykle troszeczkę dłuższy. Potem mamy napój migdałowy Pilos Lidla. Yy, woda, 3% cukru ścinowego, 2,3% migdałów, olej słonecznikowy, sól, stabilizatory, guma, gelan, mączka chleba świętońskiego, ekologiczne mleko. Potem mamy ekomila, którego do tej pory jeszcze w nie było. Yy, yy, <grywka> napój migdałowy bez cukru. Baza migdałowa praktycznie 97%, w tym 6% migdałów, skrobia stapioki, naturalny aromat migdałowy, mleczko ekologiczne i na koniec kerfur, woda, migdały 7%, cukier trzcinowy, naturalny aromat, substancja zagęszczająca mączka chleba świętańskiego, ekologiczny, fajny skład. Najmocniejsze z tego, co pamiętam, było chyba to pierwsze 8%, a potem tutaj było. Gdzieś jak zwykle... Zbiw. Carefour! Carefour, tak? Carefour 7%, okej. Okay. Test na ślepo, zasady jest, no, takie jak poprzednio. Pierwsze mam, tak czy nie? To już jest jeszcze gorsze. Znak, mam nadzieję, że nie będzie gorszego, więc daję na koniec. Chyba do tej pory to jest to, jest to, to poprzednie, tak? Mhm. Dobrze, mam następne, tak? Mhm. Czy inne? Ciężko stwierdzić, ale dajmy, że lepsze. Dobrze, tak? Nie, to to w ogóle... Przepraszam, najgorsze jednak dopiero przed tym, że... Gdzie jest koniec, tu jest koniec? To w ogóle nie wiem, jakbym nie wiedział, że jest mleko migdałowe, znaczy nie chcę niech ale to bym nie wiedział, że to jest za pewną mleko migdałowe. Kurczę. To jest, mogę od. Gdzie jest początek? Yy. A dobra, tylko teraz nie ocenimy koloru i konsystencji, wypijem do końca. <gry> eee, nie jestem ogólnie fanem mleka migdałowego, nie piję go na co dzień, więc ogólnie dla mnie mleko, jak czuję ryżowe to jest ok, bo tam czuć ryż jest fajny, smaczne. a tutaj dla mnie to są zbyt wodniste te mleka ogólnie, eee, ale to... To to w ogóle nie smakowało jak, nie wiem co, tak naprawdę. Okej, okay, ale te, to są porównywalne te dwa, bym powiedział. Webridge 8%. No więc to było to ostatnie prawdopodobnie. Było czuć, że tam jest rzeczywiście dużo tego wszystkiego. Carrefour na drugim miejscu. Webridge słabszy. Pilos, czyli Lidl. Eko Co to jest co, alfa, czyli okej, okay, czyli tutaj ten, to, to nie, nie chcę nikogo urazić, ale to bym, to, to, to po prostu w ogóle nie smakuje jak mleko migdałowe, i yy, to chyba na tyle. Cieszę się, że zrobiliśmy ten test, bo jakiś czas temu wycofaliśmy mleka Webridge. Słabo się dość słabo sprzedawały, ale skoro wygrały jeden, jedną i drugą kategorię, muszą wrócić do naszego sklepu w Krakowie. Także niedługo spodziewajcie się dostawy Webridge'a. A jeżeli macie jakieś swoje ulubione mleka, jestem ciekawy Waszego zdania, piszcie śmiało w komentarzach, jakie są Wasze ulubione napoje roślinne. A jeżeli filmik Wam się podobał, pamiętajcie o łapce w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej takich materiałów. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.